Jaka jest rola symulatora, żółte kółko i zielona kreska oraz zegar i klikanie w co piąte pytanie oraz co dwie minuty na multi? No, są znawcy, którzy twierdzą, że nie ma to żadnego znaczenia. Podobno byli tacy, co klikali na pałę i przeszli i trudno im nawet troszeczkę nie przyznać racji, bo taki totalny brak kandydatów jaki był niedawno, to mogło się nawet komuś zdarzyć, że z braku laku policja jak diabeł dusza zgarniała, co tam popadło. Natomiast zastanów się jednak, czy ta policja marnowałaby sobie pół godziny Twojego cennego czasu na teście, pół godziny czasu psychologa na to, abyś się tam klikał na darem. No I niestety, prawda jest tutaj nieco bardziej brutalna. Oba symulatory sprawdzają Twój czas reakcji, zdolność do zapamiętania czegoś w czasie stresu. No bo niestety stresujesz, jak musisz pracować i rękoma i główką oraz tak zwaną przerzutność uwagi, czyli przerzucasz sobie uwagę z pytań, powiedzmy z zegara na kliknięcie tam w kwadracik co piąte, czy co dwie minuty. I w końcu musisz jednocześnie odpowiadać na pytania oraz pamiętać o liczeniu tych pytań, a przynajmniej spojrzeniu w prawy górny róg na licznik. I, I mam podejrzenia, że punktowany jest również całkowity czas wykonania danego zadania, czyli im szybciej, tym lepiej. A dlaczego mam takie podejrzenia? Ponieważ na innych testach psychologicznych dla kierowców po prostu taka zasada obowiązuje, to nie sądzę, żeby Ci, co robili multiego, nagle wymyślili coś genialnego w polskiej psychologii. Jaki jest cel tych symulatorów? Niestety, część kandydatów pomimo formalnie średniego, a nawet wyższego wykształcenia jest bardzo powolna. Jak te szkoły skończyli to nie mam pojęcia, natomiast mają zdecydowany problem z szybkim czytaniem w pamięci, a jakiekolwiek czynności dodatkowe rozpraszają ich na tyle skutecznie, że nie są w stanie wykonać tych pozornie prostych zadań. I dopiero hmm, zorientowałem się tutaj, jak przeszkoliłem jednego kandydata, który przyszedł do mnie, który po prostu hmm, pytania z zegara musiał sobie czytać, prawda? Czyli było to mniej więcej w ten sposób, że znałem przypadki, kiedy dany kandydat się szybko męczył. Także znałem przypadki, że dany kandydat się szybko męczył, zaczynał walić test na pałę, czy po prostu nie nadążał, to częściej się zdarza na PZP, kiedy dostajesz na przykład test 400 pytań, 200 pytań, 100 pytań, a psycholog cię jeszcze tam sztorcuje, żebyś robił szybciej. Natomiast yy, wierz mi, że później jako policjant często będziesz miał sytuację, że dostaniesz kilka zadań do wykonania, czy przykładowo będziesz musiał coś obserwować i zapamiętać jak najwięcej, nie zawsze będziesz miał tą kamerkę, a za zdarzenia coś trzeba pamiętać. Także ten symulator na etapie rekrutacji zdecydowanie ma sens. Natomiast jaki problem widzę dla Ciebie? A mianowicie, jak go robisz po raz pierwszy zawsze będziesz miał gorszy czas niż ten który ma jakiekolwiek obycie z tym programikiem. Jeżeli mi nie wierzysz, to to samo zapewniam Cię dotyczy każdej innej gry komputerowej. Po prostu potrzebujesz pewnego czasu, aby stać się mistrzem. Tak samo dotyczy to każdej innej y, czynności. Natomiast jakie konkretnie skale Multiego sprawdzają te symulatory? No z pewnością inteligencję, a przynajmniej taką część inteligencji jak pamięć i spostrzeganie i masz za to trzy punkty y, motywacja do pracy umysłowej, myślowej, koncepcyjnej, no w końcu y, musisz się zmotywować, żeby wykonać symulator zgodnie z instrukcjami, a nie jak tam sobie wymyśliłeś. Stabilność, tutaj znalazłem taką pozycję, jak dokładność i staranność wykonywania zadań. To są kolejne trzy punkciki, czyli jak Ci kazali, tak robisz, a nie ułatwiasz sobie opuszczając Część zadania. Także y, zdecydowana wskazówka dla Ciebie, jak już wytrzymałeś do końca tego wideo, jak już będziesz na MS-ie, y, po prawej stronie będzie zegar komputera, będzie zegar ten z symulatora, będzie licznik i jak będziesz robił. Ten symulator, już faktycznie to spróbuj zapamiętać, jak długo ci to zajęło. Yy, mówię o tym: pytania z zegara i jednocześnie co piąte, co dwie minuty. Yy, moi elitarni dochodzą powiedzmy do 450 sekund na 124 pytania. Wynik dla nieszkolonego poniżej 10 minut uważam za mistrzowski. 10 do 12 minut przeciętny, natomiast powyżej 13 minut widać, że gość ma problemy z przerzutnością uwagi. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej szkoleniowej. I jedynie ci, co ci mogę powiedzieć, to zachęcam cię zdecydowanie. Jak już jesteś po Multim, to skomentuj, jaki miałeś czas zrobienia tego symulatora. Także, do zobaczenia w komentarzach.